Nie wiem, no to już Nie to Nie to Nie to to jest. Na, jest na. To ma kłodę <trybę> z troszeczkę, taką no ma będzie w tym roku bardzo przyjazna. Już podaję Państwu wynik z Zany: to 93 punkty. Iggy Zara 93 points. O, nie ogarnia 10 punktów. Tak, po pustej. Po pustej. No, I chcielibyśmy także poprawić wyniki Bernadette z numerem 76, 95 punkta. A, Bernadetta, number 76, scores 90 and a half points. Ja chciałbym Dobra, się, tak. <grym> się błąd, przepraszam. Wynik Zigizany 92, ZIGI to 92,67. Zigizana z 9267. A teraz wyniki klaczy z numerem 81. Nasim al Po I od al po z imaż od Kadrat al Khaladiya po marszu Sangalii Sangali. Podobnie własności polska al Farm. Number 81 was <laughs> Nasiwa Khaladia by Padrons in Out of Nadrad Khaladia by Aja Sangali Read by Polska Khaladia Farm Tip 19, 18, 19, 19, 18.5, and 19 Head and neck 18,5, 18,5, 19, 18,5, 18, 19, eighteen point 18,5, 18,5, 19, 18,5, 18,5, 18,5, 18,5, 19,5, 18, 18, 19,5, 18, 19,5, 19,5, 19,5, na 19,5, 19,5, 19,5, Triple sixteen. Group movement. Three nineteen. Three times nineteen. za półka 90.67 no ale Niemcy tu bardzo dużo proste. Dlaczego? Dlaczego? Dlaczego? Dlaczego? Dlaczego? tak Dlaczego? Dlaczego? Dlaczego? Dlaczego? Dlaczego? Dlaczego? Dlaczego? Dlaczego? tak, Dlaczego? Dlaczego? Dlaczego? to Tak, tak, Now the big players with number 79 were to Cereza po Ararat, od Cepeda, po Metropolitan. Today, the most important player is Podlaski. Number 79, that was Cereza by Ararat, not Cifeida, by Cepeda, by Metropolitan. Run it on by Janu Podlaski. Start. Tip. Time. 19, 19. Osiemnaście, hu, nineteen, nineteen, eighteen point five Głowa i szyja, eighteen point five, Woda, orient top line three times eighteen Nogi, legs. 16, 16, piętnaście, i pół 15.5 piętnaście, piętnaście, 185 19 18, 18, 18 piętnaście, pół nie ma żadna z których podać się stało, że chce posłucha pod To nie będzie im nie pozwalać Jej wynik to 89,83 punkta She scores 89 points, 83 I ostatnia w tej klasie to była... Eliseina Galva the of Number 82. The last man in this class was Eliseina by Galva of Elisara by Lahim. Read by Mikhawsta and by Polska Kaladia farm. Zakhdev for time. Trzy razy dziewiętnaście. Three times nineteen. Głowa i szyja. Head and Trzy razy dziewiętnaście. Three times nineteen. Quoda. Orient topline. Osiemnaście, osiemnaście, osiemnaście i full. Eighteen, eighteen, eighteen point five nogi, nogi. Tak, to są akcydowane, co się dzieje. 16, 16, 15,5. 60, 60, 15,5. I za ruch. Mówement. 3x18,5 triple 18,5 i wynik 90 i pół punkt 90 and points Tachysk Tachysk Tachysk Tachysk Dokument, który jest taki dokumentalny, albo też po prostu, się nie, kupiłam go nawet, więc to jest bezcenne, ale to jest tylko w przestrzeni i nikt nie to kupią tylko koneserzy. Natomiast chodzi o to, żeby Wam ktoś, też... gdzie się tego do do chodzi. Z okazji tego trzystu Taki zwykły człowiek, tak? Ale oni właśnie napisać jakiś dokument, żeby tam były dokumentalne, jakieś zdjęcia. No bo i co to chodzi. Oglądają telewizję, no to do Ale jest też tyle takich ludzkich historii, których można było napisać. Ostatnio o ludziach, o koniach. to nie tu ma na and we know the results <laughs> of class <laughs> 8 best years old the top in the moment, the top class This the class class tak, Nie, dobra pomaga. Ja jeszcze wyniki kiedy się